Synu, ale nadal z sylu skurwielu skurwiela kiedy kiedy jesteś sam nie jesteś ham. kiedy jesteś sam nie, nie jesteś ham kiedy Jesteś sam nie jesteś ham. Kiedy jesteś sam nie jesteś ham. Kiedy jesteś sam nie jesteś ham. Dym już do mnie wleciał! Nigdy z niego nie wyleciał! Kiedy jesteś sam, dla mnie jesteś ha. Oddaję ognia! Nie na drako ogień! Złe życie to on ma co dzień! Lesja bytu i sprytu 300 i 400 to duża różnica, jednak fortin ma zajęty win! Ty się złotych przychodzi w nie jeden z blik! Forting forever, na twój whatever! Forting forever, na twój whatever Forty gang forever, that's who you want ever. Forty gang forever, that's who you want ever. Forty gang now, ever, that's who you want ever. ham. yes, there's Sam, yes, ham. ham. Kiedy jesteś sam, jej, jesteś Ham? Skąd? Kiedy jesteś sam, jej, jesteś Ham? Skąd? Foxing time forever. Ty, synu, ale nadal synu skur wielu, skurwiela. Ej, ciężko. Ej, Debbie. Ale świążę tam! Skąd? Premiera płyty, już pierwszego kwietnia.